Zorobabel ojcem Abiuda, Abiut ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Dziś rozpoczynamy drugą część Adwentu. Na 8 dni przed Narodzeniem Pańskim rozpoczynamy czas intensywnego przygotowania się do świąt. A czas ten rozpoczynamy od słuchania rodowodu Mesjasza. Słuchając tych 42 imion Przodków Jezusa, począwszy od Abrahama, a skończywszy na Józefie, mężu Maryi, z którego narodził się Jezus, uświadamiamy sobie, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem, potomkiem Abrahama, ojca wiary w jedynego Boga. Te 17 pierwszych wersów Ewangelii według Świętego Mateusza obejmuje czas niemal 19 wieków historii Izraela, narodu wybranego przez Boga. Wybranego właśnie po to, aby w domu Józefa, męża Maryi, na świat mógł przyjść Mesjasz, Zbawiciel całego świata. Jak od jednego człowieka, Adama, bierze początek cała ludzkość, tak od jednego człowieka, Jezusa, nowego Adama, bierze początek nowa ludzkość. Jezus jest ośrodkiem całej historii ludzkości. To właśnie od dnia Jego narodzin mierzy się czas a poszczególne lata nazywamy przed lub po narodzinach Chrystusa. Dokładnie taki sens ma ten dzisiejszy fragment dobrej nowiny. Wszystko zmierza do Chrystusa lub od Niego wychodzi. Nic nie może pozostać obojętne wobec Jezusa Chrystusa. Sens starotestamentalnych wydarzeń odnajdujemy w Jego osobie. Rozumiemy sytuację, słowa i zdarzenia z życia patriarchów i królów izraelskich, jedynie patrząc na nie z perspektywy tego wydarzenia, jakim jest Jezus z Nazaretu, prawdziwy król całej ziemi i patriarcha całej ludzkości.